Komu mamy ufać i czego się bać Co nam życie jeszcze może dać Jak na razie lepiej chyba ciągle chlać Co tu dodać, trzeba wody dolać Po co człowiek ma o życie dbać Kiedyś w końcu przyjdzie nam umierać Kiedyś w końcu przyjdzie nam umierać To cała prawda, którą musisz znać Ty Telewizja kłamie, w dzisiejszych czasach ważna jest tylko kasa To cała prawda, którą musi dać Ty Telewizja kłamie, w dzisiejszych czasach ważna jest tylko kasa To cała prawda, którą musi dać Ty Lepszego świata jakoś nie widać Wolności wciąż będziemy żądać U w cichym goć płakać Najlepiej urwać się stąd z łatwością pognać Kawałek świata bardziej poznać Jakie karty los mógł Ci rozdać Tak mocny wiatr wiarę mi porwał Siły czasem mi brak Siły czasem mi brak Karty los mógł ci rozdać, tak mocny wiatr mi wiarę polwał.